Rok Styczeń, bo się z grudniem styka Taka roku polityka Żeby czas się nie zatrzymał Tuż po grudniu się zaczyna i oznajmia nowy rok W dacie to jest duży skok Luty Drugi jest z kolei Zwykle mroźny, zwykle w bieli Choć najkrótszy z wszystkich jest Śnieżną aurę Madę best po nim marzec, mieszka w garnku Z deszczu zupę o poranku Chociaż z żalem To śnieg taje Takie wiosny zwiastowanie Kwiecień Jeszcze nie jest pewien Czego więcej siedzi w niebie Więc wymiata z chmur łopatą Najpierw zimę Potem lato Maj Pięknieje w ptasich trelach Łąka oczy rozwesela Kolorowy świat się staje, Owładnięty maja czarem. Czerwiec. Ważny ma argument. Co go wznosi na postument? Czerwiec to już odliczanie, Nim wakacji czas nastanie. Lipiec, sierpień orędują, Odpoczynku dopilnują, Żeby siły nabrać mógł Na jesiennej pracy trud. Dzwonek woła! To już wrzesień! Upał zelżał, będzie jesień. Co ja na to? Lubię polskie babie lato. Coraz krótsze dni nastają, noce przejmą panowanie, Bo październik ma tę moc, żeby nam wydłużać noc. Już listopad, słoty pora, płacze wierzba i to pola. I z rozpaczy swe ubrania zrywa z wiatrem pobratana. I już grudzień, czas wesela, święta, magia narodzenia. Z siwą brodą stary rok zaraz w nowy zrobi skok. A jak skoczy, to się stanie znów od stycznia odliczać.